Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia A ja wróciłam do łóżka i myślę, że dzisiaj zrobię sobie tutaj centrum dowodzenia Bo niestety bardzo źle się czuję, bardzo boli mnie brzuch Wiem, że takie dni mi się zdarzają i teraz przynajmniej mogę docenić to, że przynajmniej na ten moment pracuję zdalnie I moje biuro wygląda dziś tak No przyznajcie, że wizja pracy w takim miejscu nie wydaje się być torturą, więc trochę poczytam Trochę sobie przekąszę czekoladę i zabieram się do pracy jeśli chodzi o wyposażenie mojego gabinetu, na przyszłość muszę pomyśleć jeszcze, pomyśleć jeszcze o ekspresie do kawy. A póki co, jak mi się jakoś bardzo zachce, to wstanę, wstawię wodę, ale może na herbatę jednak. Takie mam właśnie tutaj problemy zawodowe. Docencie proszę to, że wstałam, bo dzisiaj yy, nie było to takie oczywiste. Robię sobie inkę. Także kawa wjeżdża, ale bezkofeinowa, bo w sumie i tak ciągle leży, także specjalnego pobudzenia nie potrzebuję, bo w tej sytuacji to niewiele zmieni. Ale takiej kawki bardzo chętnie się napiję. Melduję, że stałam z łóżka. To jest wydarzenie dzisiaj, nie spodziewaliście się, prawda? Pod kołdry wygonił mnie głód, bo obiadu to ja w ogóle dzisiaj nie zjadłam. Jakoś w ogóle nie czułam takiej potrzeby. Także wyobraźcie sobie, jak poważna jest sytuacja, że nawet mi się jeść nie chciało. No ale już nadszedł czas, że jednak troszeczkę więcej sił potrzebuję. Więc taki, taka ambitna kolacja będzie. Proszę bardzo, tosty z serem. Zasiadłam właśnie przed telewizorem, bo za chwilę w The Voice of Kids będzie dziewczynka z naszej rodzinnej miejscowości z także Amelka, trzymamy kciuki. Amelka, trzymamy kciuki. Jeszcze Disney, no nie <śm> No. Jeszcze! tak, tak! Jeszcze yeah. oh, super! Ale bosko! Super! No, ale cudnie, teraz zobaczymy kogo wybierze Amelka. No cudnie, gratulacje i trzymam kciuki dalej! No i co ja mam wam powiedzieć? Cały dzień spędziłam w łóżku I nie powiem, żebym jakoś o wiele lepiej się czuła po tym, ale cieszę się, że chociaż miałam taką możliwość, żeby się wyleżeć Trochę próbowałam pracować, ale wybitnie mi to dzisiaj nie szło Także trochę zła jestem Myślałam, że trochę bardziej do przodu będę z pracą Ale no trudno, takie dni też się zdarzają I chociaż wykorzystałam to w ten sposób, że sobie poleżałam Trochę filmików na YouTubie nadrobiłam Bo na co dzień nie ma czasu i, i playlistę <grywka> sobie tworzę Także dzisiaj rzeczywiście nadrobiłam zaległości No i mam nadzieję, że przynajmniej uda mi się też troszeczkę wcześniej zasnąć dzisiaj I zebrać siły i jutro już będzie ok Rafał w pracy Także poprosimy o wielkie kciuki w górę, żebyśmy troszeczkę się zebrali, zmotywowali i nabrali sił a jutro jest w ogóle wielka orkiestra świątecznej pomocy, więc na pewno chcemy gdzieś wyskoczyć na spacer Także mm, mam nadzieję, że będzie lepiej niż dzisiaj, bo jeszcze na siłownię chcieliśmy się wybrać Także już chyba koniec tego obijania się i marudzenia i złego samopoczucia No samopoczucie jest ok, złego uczucia. czucia <śmiech> Mnie boli po prostu brzuch Strasznie i jutro już działamy dalej Uciekam, kończę te marudzenia Po prostu wstyd Dziękuję za oglądanie tego vloga Zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka I jeszcze raz do zostawienia łapki w górę Jak zawsze, do zobaczenia jutro